Wszyscy wiedzą, że istoty ludzkie potrzebują każdej nocy spać. Według większości ekspertów 8 godzin to zalecana ilość snu, którą wszyscy powinniśmy uzyskać, ale niektórzy mogą uzyskać mniej, a niektórzy zdecydowanie więcej. Podczas gdy czas snu jest niezwykle ważny pozycja snu jest równie ważna. Według starożytnej indyjskiej nauki znanej jako Ayurveda spanie po lewej stronie ciała ma wiele pozytywnych zalet, które trudno zignorować. 4. Poprawia trawienie. Ponieważ żołądek znajduje się po lewej stronie ciała spanie po lewej pozwala na łatwe przemieszczanie się odpadów z jelit do jelita grubego. Leżąc po prawej stronie sprawia, że proces trawienia jest nieco trudniejszy ze względu na grawitację. Uważa się także, że enzymy trzustkowe rozwijają się łatwiej podczas leżenia po lewej stronie ciała. Co więcej spanie po lewej stronie promuje wypróżnianie rano. 3. Lepsze dla twojego serca. Pokazano, że spanie po lewej stronie poprawia krążenie serca. Podobnie odciąża serce i umożliwia działanie grawitacji. Zauważ jednak, że toczy się o to debata. 2. Pomaga zmniejszyć zgagę, ponieważ żołądek znajduje się po lewej stronie ciała. Spanie po lewej pozwala grawitacji wykonywać swoją pracę. Uważa się również, że zgaga i niestrawność będą wzrastać, gdy śpią po prawej stronie. 1. Łagodzi ból pleców. Ludzie, którzy cierpią na ból pleców czasami nie mają wyboru, ale spać po ich stronie. Jednak spanie po lewej stronie zmniejsza ucisk kręgosłupa i żołądka. Ciśnienie jest również zwolnione z tyłu. Prawidłowy sen jest wymagany aby bolesne lub zranione mięśnie odpowiednio się zagoiły. Spanie po lewej stronie pozwoli Ci uzyskać odpowiedni odpoczynek w nocy. Zmniejszy to również napięcie pleców.